jeżeli chodzi o takie moje plany życiowe odnośnie szkoleń elitarnej grupy. Otóż dobrze pan, dobrze tutaj kolega pisze, że miał być pan w Rumunii i zrobiła się taka sprawa, że jestem uczestnikiem takiego kursu dla lekarzy lotniczych. Po tym kursie właśnie w Rumunii będę mógł badać na tak zwaną Pierwszą klasę pilotów, prawda? Pierwsza klasa pilotów to jest coś takiego, że to są wszyscy piloci rejsowi, natomiast kurs się składa z dwóch części, prawda? Czyli część, nazwijmy to online. Czyli dokładnie coś takiego samego, jak w tej chwili coś takiego samego, jak w tej chwili robię z wami Czyli speaker tam jakiś gada ja słucham i tak dalej i tak dalej, natomiast zrobił się problem dokładnie techniczny, że w Rumunii okazało się w Rumunii okazało się jest jakaś epidemia COVID-a i to trochę większa niż u nas i niestety dostałem maila, że ta część praktyczna nazwijmy to, niestety musi być yy, yy, przełożona na jakiś inny okres. Smutne, ale prawdziwe. I co bym nie kombinował, zaraz ci pokażę tego maila. Yy, no musiałem grzecznie zostać w Polsce, także jutro dokończam tą część mailową. I zostało to niestety przerzucone na grudzień. Natomiast na konto tego, że już zostanę tym, że lekarzem lotniczym podpisałem parę kontraktów i powiem szczerze, że coraz mniej mam czasu na te szkolenia policyjne. I dlatego podjąłem taką decyzję, że zrobię sobie 2-3 miesiące wolnego w naborze członków, czy nowych członków tejże grupy. No niestety nie jestem trochę w stanie pogodzić tych obowiązków, żeby dobrze kogoś wyszkolić i jednocześnie mieć kilkuset, może nie kilkuset, prawda, ale kilkudziesięciu pacjentów każdego dnia. Nie mówiąc o tym, o jakimś moim małym synku, który wymaga takiej troszeczkę większej większej opieki, prawda. No i niestety tak się właśnie zastanawiam, jak to dalej, ten swój szkoleniowy biznes prowadzić? Trochę, trochę, że tak powiem spodobało mi się to, że komuś mogę pomóc. Natomiast z drugiej strony jest już tyle materiału na YouTubie, że kto chce może Obejrzeć i jakiegoś tam większego problemu nie ma, żeby no żeby się po prostu samemu przygotować. I dokładnie tak zrobił tutaj Wojtek Prałat, prawda, przysłał mi fajne zdjęcie takie już policjanta, prawda Jedna dziewczyna też mi wysłała zdjęcie no, leci kabarecik, prawda? Patrzę tutaj Pytania z czata King Pat. A, jeszcze odpowiem, że tak powiem, co, co, co to jest z tymi moimi włosami? a w zasadzie złysą głową, no niestety yy, jeszcze wczoraj wyglądałem że tak powiem tro, trochę, trochę porządniej, prawda? Yy, a mianowicie no, kita, kita była taka no, Natomiast dzisiaj podjąłem decyzję, że Robimy, robimy strzyżenie, prawda? I łeb będzie przez parę miesięcy wyglądał trochę jak ostrzyżony. Jeszcze mam teraz jedno pytanie. E, czy, czy już mnie teraz lepiej słychać, prawda? E, KingPad, Ile jest czasu na wypełnienie obiegówki? Ile ważne jest badanie moczu i krwi? Ja myślę, że z miesiąc, znaczy jeżeli robisz to w danym jakimś cyklu obiegówkowym i zrobiłeś to w ja to badanie moczu, no to tam z miesiąc spokojnie. Miesiąc, półtora, tyle czasu ile ta obiegówka będzie trwała. Musisz się liczyć z tym, że no niestety Troszeczkę będzie problemu teraz w okresie świątecznym i w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie mówiąc o tym, że idzie COVID, a nawet gdzieś tam jakiś news medialny, że któryś ze szpitali MSWiA tam się spalił, czy prawie spalił. Zapomniałem tylko gdzie. Czyli jeżeli powiedzmy Taka, takie zdarzenie miało miejsce w tym szpitalu, to na pewno ostatnia rzecz, o której będą myśleć, to żeby się badali, że tak powiem, kandydaci. Szpital będzie starał się raczej wygospodarować pomieszczenia na jakieś tam inne planowe yy, usługi medyczne. Tutaj bez handla, mija już miesiąc i dwa tygodnie od złożenia i czekam, i czekam. No, zależy to też po prostu od tego jakie mają potrzeby kadrowe. Widocznie w, w danym momencie nie mają takich potrzeb. Kinia, witam, czy na M się w sprawie wymienienia VAT lepiej przyznać się do wrażliwości na ludzkie cierpienie, czy, że kiedyś byłem osobą nieśmiałą, ale życie nauczyło mnie, jak być pewnym siebie? No jeżeli już, to ja bym powiedział tutaj o tej osobie nieśmiałej, prawda? Bo według mnie wrażliwość na ludzkie cierpienie, no to jest raczej zaletą, niż wadą, czyli empatia, jakaś wrażliwość i tak tak Ale to musisz ładnie ubrać słówka, żeby psycholog nie odniosła wrażenia, że jesteś dalej nieśmiały, czyli byłem nieśmiały, yy, przeszkadzało mi to w życiu dlatego i dlatego i koniecznie musisz powiedzieć, co zrobiłeś, jaką pracę, że tak powiem, wykonałeś nad sobą, że już osobą nieśmiałą nie jesteś, a zapewniam cię, że nie jest to wcale takie Łatwe. Michał, jak wygląda PZP? Czy są jakieś testy, czy tylko rozmowa? No PZP to jest w tej chwili tam parę minut rozmowy z psychiatrą. No chyba, że miałeś kiedyś problem z przejściem PZP lub przejściem Multiego, no to mogą ci tam zlecić jakieś dodatkowe historyjki psychologiczne. O ile się orientuję, to takie rzeczy to robią w Łodzi, prawda? Witam Panie Darku, wspomniał Pan na że... Plek. Witam Panie Darku, wspomniał Pan, że na początku, przepraszam, na początku, że są wolne etaty na zachodzie, natomiast lubelskie Podkarpacie meopolskie Polskie Na 3 listopada. Czy wie Pan, co jest z tego przyczyną? No nie wiem, powiem szczerze, nie chciałbym tutaj robić za eksperta od spraw kadrowych dana komenda ma jakieś tam swoje potrzeby i stosownie do tych potrzeb reguluje no reguluje nabór, prawda? Jak reguluje nabór, to jeżeli, że tak powiem, nie potrzebują w danym momencie ludzi, no to po prostu nie potrzebują. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że jest ten kryzys graniczny, prawda? Być może kasa poszła na jakieś inne cele. Nie chciałbym fantazjować, ale też tak może być, prawda? Natomiast ściana wschodnia, zawsze tam były jakieś problemy z naborami, prawda. Tak jak w zachód to jest, że tak powiem, biorą każdego jak diabeł dusze, to tak wschód jest jak jest. Michał, dobra, Black Rider. Witam Pani Darku, wspomniał Pan na początku, dobra, to jest, już było. Wojtek Prałat, my. Mieliśmy mieć ślubowanie z prezydentem miasta, ale odwołali mamy jutro w Małej Salce tylko z komendantem wojewódzkim, wszystko przez COVID. Szkoła prawdopodobnie od 23 listopada. Zapomniałem właśnie też o tym COVIDzie powiedzieć, przez który właśnie nie jestem w Rumunii, tylko jestem u was, no i yy, też mnie to troszeczkę tam powiedzmy no nie tyle zdenerwowało, co najgorzej no jak sobie coś tam zaplanujesz, już wszystko masz połapane, natomiast musisz zmienić swoje plany. prawda. Jeżeli się mogę pochwalić, to tu już, że tak powiem, prawie, prawie w Rumunii byłem. O, tutaj to jestem ja, prawda? Jeżeli ktoś tutaj widzi moje skromne nazwisko. Natomiast jak się wali, to się wali o Tutaj właśnie miał być egzamin Tutaj miał być egzamin końcowy, prawda? No i niestety nic nie wymyślę, prawda? Dobra, cofnijmy się ładnie. Rumunia na pewno jest, o, patrzę tutaj jakiś Jakiś, że tak powiem, spam. Rumunia jest ważna, ale niestety, pewne rzeczy w tym momencie są ważniejsze. A jestem sytuacja epidemiologiczna w tym kraju. Panie Darku, czy kandydat, który ma lekkie męty w oczach, ma szansę przejść komisję okulisty. No pytanie jest takie, co to są te lekkie męty? Czy masz upośledzoną ostrość wzroku z tego powodu? Czy to wyjdzie na badaniu w lampie szczelinowej? No tak, no nie ma człowieka, który ma idealne oko, prawda? Czyli jak to nazywasz? menty, prawda? To jakieś tam zawsze farfocelki w płynie oka są. Natomiast mówię, jeżeli masz dobrą ostrość wzroku, to i nie masz zaćmy, to jestem, że tak powiem, dobrej myśli. Witold Kiepura. Witam, mam pytanie panie Darko. RTG, klatki, opis badania, kąty, perżetnie widoczne. poza tym obraz płuc RTG są bez zmian. Czy się czymś coś martwić? Wygląda to, Wiktor, na idealny opis Twojej klatki piersiowej. Wojtek Prawa, czy szkoła wraca na 6,5 miesiące? Nie mam pojęcia. King. RTG klatki trzeba oddać przed komisją, bo ja oddałem RTG do kardiologa i on to zabrał. No nie, nie martw się. Jeżeli to robiłeś na komisji MSWiA, ja, to nawet jeżeli któryś z lekarzy ci to zabrał, to zabrał tylko dlatego, żeby coś tam napisać, przepraszam, wziąć sobie, i, no i on w tym momencie w tym momencie na pewno zrobi opis tej klatki piersiowej na obiegówce. Do niczego mu to twoje RTG więcej nie jest potrzebne, a nawet jeżeli by zgubił, to można spokojnie zadzwonić do pracowni radiologicznej i powiedzieć, którego dnia się tam badałeś i jakiś tam wypis zrobią. Ale to już jest sprawa dla komisji. Strażak, witam wszystkich, pytanko. Leczyć żylaki na nogach przed przystąpieniem do rekrutacji, jak komisja na to patrzy? No strażak, pytanie jest, jakie, jakie to są żylaki, prawda? No weźmy tutaj momencik. Żylaki kończyn dolnych Szkurda. Włącza mi się tutaj jakaś funkcja do gier, nie wiadomo po co i na co Już moment, Żylaki Powrózka nasionnego to nie kończyn dolnych, prawda? No i Pytanie, jakie to są żylaki, przejdziemy teraz na, na, na ten O! Już moment rozszerzę trochę Czyli zwróć uwagę, prawda? Jeżeli masz takie pajączki, tak jak tutaj ten gość czy ta, raczej chyba gość, prawda? No to to w zasadzie to nie są żadne żelaki wobec mnie, dla mnie, prawda? Natomiast jeżeli masz coś takiego jak tutaj, jak ten, prawda, no to już wypadałoby zrobić jakiś porządek, prawda? Czyli tutaj widzisz, ten ma taką, tą żyłę tutaj, no która zde zdecydowanie byłaby do usunięcia, natomiast tutaj to są tylko pajączki, czy tutaj ta Pani ma tylko pajączki, prawda? O, czyli przykładowo, prawda? Ta noga to, to zdecydowanie nie przejdzie. No tutaj nie ma żadnych żylaków, tylko ktoś tam Ktoś tam po prostu dał zdrowe nogi. O! Natomiast jaki jest problem z żylakami? No niestety Policjant zapierdala dużo na stojąco Chodzi, chodzi, chodzi, prawda Wczoraj byłem w takiej miejscowości, która się nazywa Dzierżoniów Patrzę, jakaś akcja policji, myślałem, że kogoś łapią, a to się okazało, że pilnowali tylko jakieś tam jakiegoś marszu ym, kobiet w sprawie uczczenia tej pani Izabeli, prawda nieszczęśliwie zmarłej w szpitalu. No i niestety niedziela, przepraszam, sobota i trzeba było zapier zapierdalać, prawda? Natomiast mówię, trudno mi to tak powiedzieć, co dla ciebie so, oznacza słowo żylaki. Czy to są takie basiory jak mój palec, czy to są tylko jakieś pajączki takie, na które szkoda zwracać uwagi. Wojtek dobrze tu mówił, Pisze, lekarz orzecznik sprawdza, czy masz żylaki. Jeżeli masz, to określa jaki stopień, jak pierwszy to przejdziesz. Paweł, niedawno miałem, niedawno miałem, ma, czuję, że komputer poszedł średnio, za to rozmowa, przyjemnie. Po komputerze dostałem dwie strony pytań na osobowość. Czuję, że wyszło, że ryzykant. Co oznacza ta kartka? Za bardzo nie rozumiem twojego pytania, prawda? Jeszcze raz. A, miałeś, nie, miałem MS, czuję, że komputer poszedł średnio, zator na rozmowie przyjemnie, po komputerze dostałem dwie strony pytań o osobowości. I czuję, że wyszło, że ryzykant. Znaczy nie wiem, po komputerze są, jest test Neo, tam raczej nie ma oceny ryzykantstwa, prawda, chyba, że dostałeś jakiś inny test. Tomasz 10 miesięcy do MK, Zastanawiam się, czy się zacząć leczyć psychiatrycznie po 10 latach na ulicy myślę, że jak najbardziej mam powody. Obecnie wygląda. Jak obecnie wygląda przejście przez komisję z psychiatrą? Tomek, nie wiem, czy nie ma. Bo rozumiem, że ta MK jest na starych zasadach. Nie wiem, czy nie ma teraz takiego bólu. Że oni kierują cię najpierw na jakieś takie turnusy psychiatryczne, psychologiczne, niby cię tam leczą. Czyli jeżeli już idziesz na całość, to, to być może ma jakiś sens ten psychiatra, tylko żeby ci nie nawpisywał głupot jakiś, bo nie daj Boże, wymyślisz sobie pracę w ochronie i będziesz miał kłopoty potem z robotą. Bo na przykład mój, mój psychiatra wie o tym, że policjanci akurat nie on nie pracuje we Wrocławiu, ale pracował kiedyś w Jeleniej górze dla, komis dla szpitala MSWIA, i jak tam były jakieś komisje dla policjantów, to on ich mówię odchodzących policjantów do cywila i on ich badał i wie, że że tak powiem, niektórzy kombinują na psychiatrę, ale no, od czegoś trzeba zacząć, ponieważ jak będziesz miał jakiś kwit psychiatryczny, to możesz potem myśleć o tym, żeby mieć jakąś grupę, prawda? Grupę inwalidzką, a na grupę to możesz wytargać 15% więcej, czyli 40 z tego od policji 15, znaczy 40% to ci się należy, 15%, 55% no nie jest źle. Tomasz, mnie ujebali w kato na rozmowie. Dwa razy dawali mi 35 punktów, gdzie 36 bym przeszedł. Dalej, te z wiedzy, sprawności prawie na maksymalnie. Hmm. No powiem ci, Tomek, coś tu musi w tym być, ale nie jestem ci w stanie powiedzieć, dlaczego cię, za co cię ujebali. Tym bardziej, jeżeli masz. Test wiedzy i sprawności prawie na maksymalnie, no to jakaś tam przyczyna lepsza czy gorsza to jest, prawda? Ale to jest stary numer nie tylko w Katowicach, że jak chcą ujebać gościa to no dają mu 36-35 punktów, no niby przeszedł, znaczy niby coś zdobył, ale, ale nie przeszedł, prawda? No i tyle tutaj Mogę powiedzieć. Mateusz, artroskopia barku w celu pozbycia się dolegliwości bólowych przed komisją lekarską, leczenie będzie zakończone. No. Ja wiem, czy się chwali czymś takim. Trudno powiedzieć. Rozmowa kwalifikacyjna w Kielcach. Jakieś rady. Ktoś mi tam kiedyś coś tam pisał o tych Kielcach, ale nie pamiętam w tej chwili. Wojtek, ja dostanę żylaki, bo chyba bo na OPP jest tyle musztry, że paść idzie. No, ja powiem tak, ja dostałem się do wojska z, żyla, z małym żylaczkiem, ale po latach ten żylaczek już się zrobił taki większy, no. Nie chciałbym Ci tutaj pokazywać swojej łydy, ale do dzisiaj nie zdecydowałem się na, na żaden zabieg. Tomek Ki o co biega z, tym, z tą rozmową. No, Tomek, chcieli cię uwalić. Jak to mówią, jak, jak, jak chce się psa uderzyć, to się kij znajdzie. King Pass, glukoza wyszła mi 108, czy jak przed, przed powtórzeniem badania zażyje jakieś tabletki dla cukrzyka, co powinno wyjść w normie? Raczej tak, tylko pytanie, napisz ile ważysz, ile masz wzrostu, to jeszcze ci, ci, ci, sprawdzimy. Natomiast 108 nie przejdzie. Patryk, wie ktoś, jak z wynikiem MS? oni dzwonią, czy samemu zadzwonić? Ja bym tam gdzieś po, po tygodniu zadzwonił. Jak tydzień, dwa nie ma wyniku, to bym zadzwonił. Atroskopia kolana, szycie łąkotki, czy jest się czym martwić? W tej chwili już chyba o, kiedyś urazy kolana, szycie łąkotek, tam więzadeł dyskwalifikowało. Teraz już nie jest tak źle. Paweł Anchimowicz, jak się można zapisać na szkolenie? No Paweł, ja na razie podjąłem taką decyzję, że sobie odpuszczam te szkolenia na jakiś czas, przynajmniej do końca roku. Mówię, w grudniu jednak mnie ta Rumunia dorwie, prawda? Co bym nie kombinował, to, to będę musiał pojechać i Mówię, yy, tak, tak się po prostu coraz więcej zastanawiam, że, no po prostu nie daje, nie daje rady, prawda? Nie daje, nie daje rady, prawda? Tak chciał, chciałaby dusza, chciałaby dusza do. Raju, prawda? Tylko coś mi, że tak powiem, czasu brakuje. Tu mówię, tutaj, tutaj mam z tą nieszczęsną Rumunią, prawda? Jak to mówią, bilet już, bilet już był, a bilet zamieniłem na voucher. Voucher do wykorzystania, ważny dwa lata od wydania, prawda? Także chyba się bardziej skupię, że tak powiem, na badaniach lotniczych, prawda? Także tutaj, tutaj niestety musiałem odwołać hotel i odwołać lot. Na szczęście jakoś to idzie całkiem sprawnie. Dobra, lecimy na czata dalej. King Pass w Kielcach to formalność, trzymali 5 minut, czyli wiemy, już jak się dzieje w Kielcach. Strażak. Dobra. Tomasz, dziękuję za info, ochrona nie, jak najbardziej z daleka z tego, co wiem, kierują na leczenie szpitalne, ale można to ogarnąć w temacie sześciu tygodni spotkań, w dzień zaliczają to jako szpitalne. Mówię, Tomek, każdy musi kiedy Ja odchodziłem mając 22 lata służby. Ty masz prawdopodobnie pod 15. Czyli Decyzje są przynajmniej dwie, prawda? Czy wybierasz kierunek leczenia typu jakieś nadciśnienie tętnicze, kręgosłup? No, musisz znaleźć jakąś chorobę, która by dawała ci te 15% za trzecią grupę NAKO misji i no, prawda jest taka, co w głowie komu siedzi, to tego nikt tak naprawdę nie wie. I w tym momencie, jeżeli masz jakieś papiery psychiatryczne, to spokojnie za jakiś czas będziesz miał stałą grupę, 15%, trzecią grupę. Natomiast mówię, odpada ci wtedy różnego rodzaju ochrona, detektyw. Może być jakieś problemy mogą być problemy z pozwoleniem na broń. Przynajmniej w momencie, kiedy psychiatra trochę zna się na rzeczy, prawda? Moi, psychiatra lub psycholog, moi się niestety znają, ale nie, nie wykluczam, że tam inni psychiatrzy cywilni czy jacyś inni to nie mają za bardzo w tym temacie pojęcia. Że, że były policjant, że tak powiem, może się leczyć psychiatrycznie. Tomek B. Czy warto, jeżeli jestem zdecydowany, rozpocząć lecenie 10 miesięcy przed Mką, Mam na myśli El Quatro. No mówię, jak że tak powiem. Yy. Jesteś zdecydowany, to. Nie ma problemu, żeby dostać zwolnienie lekarskie, prawda? Czy, czy tam jakieś inne rzeczy. Sam teraz w czasie ostatniego protestu wystał, wypisałem wielu policjantom. Byli przyszli, byli, byli chorzy, prawda? No to nie będę tam nie będę tam im pajacował, prawda? Psychiatra jeszcze ma tą możliwość, że może ci od razu łupnąć takie quattro takie na miesiąc, to po co się naprężać, łazić do roboty. Tylko, tylko mówię, warto się już jedno, jed, porozmawiać z naczelnikiem, czy z komendantem i jednocześnie się określić. Panie naczelniku, panie komendancie, stan zdrowia mam taki, wyczerpałem się tu już 15 lat służby zryty beret, prawda, ledwo żyje, nie nadaje się już do tego, niech pan sobie tam szykuje kogoś innego, niech pan tam nazwijmy to, jakoś tak pracę zorganizuje, żebym nie miał, żeby pan nie miał tutaj przeze mnie problemów, uczciwie mówię i już, prawda, no, co on ci może zrobić, jak już jesteś na wylocie, to tylko mogą uszanować swoją decyzje. King Paz 170, 170 na 75 kg No nadwaga jest niewielka, prawda? Nadwagę masz niewielką, ale no 108 cukier nie przejdziesz. King Paz, napisz jeszcze tak mniej więcej ile masz lat? 30? Czy, 4, czy bliżej jesteś 30, czy bliżej 40? Natomiast mówię, no nie jest dobrze, że pierwsze badanie już wyszło za duże, 108 dalej za duże, prawda, czyli możesz mieć tak zwaną insulinooporność. Mogą oni szukać trochę szukać trochę tam więcej. Nie daj Boże zbadają ci jakąś tarczycę, coś się okaże, że nie jest w porządku. No, Ja bym to jakoś obniżył. Rafał, witam ekipę, witam panie Darku, czy możecie, czy wiecie jak jest na PZP w Łodzi? Otóż właśnie Rafał, ta, ta, to PZP się kurde, no nie jest to dobre PZP, ponieważ pani psychiatra często z własnej inicjatywy tam jeszcze kieruje na jakieś badania psychologiczne, dodatkowe. Jak tylko gość podpadnie, to no nie jest tam zbyt fajnie. Wojtek, PZP się nie ma. Psychiatra pyta, czy masz depresję, czy jakieś stany lękowe. Pyta się, dlaczego do policji i tyle. Mówię w 90%, 95% komentarz tak jest. Tomasz, 30 miesięcy przed to już bezpieczny termin, ponieważ nie daje już rady. No, Tomek. No, chyba bezpieczny, prawda? Raczej cię nikt nie wyrzuci przed. Bo, bo rozumiem, że za 10 miesięcy będziesz miał 15 lat i jeden dzień, prawda? Raczej cię, jeżeli tam dupy nie zmoczysz, to cię nikt tam nie wyrzuci. Natomiast mówię, jeżeli czujesz, że to już, że jesteś wypalony, że to nie jest dla ciebie. Nie ma co sensu gówno ciągnąć, prawda? Mówię, zostaw to młodym kolegom, którzy w tej chwili są trochę bardziej naładowani wiedzą, naładowani chęcią, prawda? Doświadczenie przyjdzie z czasem. Natomiast mówię, jak czujesz, że to nie jest dla ciebie... Ja zawsze mówiłem, z niewolnika nie ma pracownika i yy, Dzięki temu, że podjąłem kiedyś decyzję. Też mnie namawiano, a jeszcze tam, bo ja miałem akurat nie lepszą sytuację, że mogłem jeszcze jako doktor sobie trochę tam wydłużyć rok czy coś, ale podjąłem decyzję. 22 lata służby, odchodzę i do widzenia. Natomiast mówię, ty musisz dociągnąć do 15 jeden dzień. King Paz, Tolerancja, antysemityzm, wydziały w policji, gdzie się widzę w przyszłości, wady, zalety. Marcin, jakieś rady przed rozmową kwalifikacyjną w Rzeszowie, jak ktoś wie, coś powiem. Tak z ciekawości Tomek, z jakiego korpusu jesteś? Aspiranci, oficerowie, wyżej, niżej. Wojtek Ogólnie przed rozmową kwalifikacyjną przygotujcie się, dlaczego do policji? Jakie są środki przymusu komendanci, z którego, roku dnia, z którego roku i dnia jest ustawa o policji? Parę zdań o sobie. Mówię, znajomość ustawy o policji, przynajmniej pierwszych siedem rozdziałów nikomu nie zaszkodziła. Tomasz, nie mam papierów psychiatrycznych, jestem na piątej grupie, 10 lat, na ulicy zrobiło swoje piętno. To znaczy, weź mi Tomek, wytłumacz, czy ty masz... Rozumiem, że teraz masz pod 15 lat, prawda? Jeżeli chodzi o papiery psychiatryczne, jeżeli jest taka możliwość, to spróbuj najpierw na tak zwany fundusz na NFZ. Może masz tam jakąś poliklinikę policyjną gdzieś pod nosem. Generalnie psychiatrzy są ugodowi, prawda. Klient, nasz pan. No, co, co masz mówić, to dobrze wiesz. Wystarczy, że opowiesz tylko o stresie, który miałeś w trakcie służby, no i tyle. No. Mówię, po, po 10 latach, czy po 15 latach służby, z pracy z ludźmi, no nikt nie jest normalny, prawda? Tym bardziej, że praca jest dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o o specyficzną y, grupę ludzi. Zarówno przełożeni potrafią stawić w dupę jak i, że tak powiem, panowie żule, jak i twoja klientela, prawda? No i, wszystko to na, jed, jed, jed, na jednym spłynie jak po kaczce, ale drugi niestety, to ty, który się przejmuje bardziej robotą, bierze to do siebie, to czas na odpoczynek, prawda? Nie mam problemów psychiatrycznych, jestem na piątej grupie. To, że, znaczy może inaczej, musisz rozróżnić dwie grupy problemów psychiatrycznych, prawda? Czyli wszelakiej maści psychozy, typu, że gość idzie, zabija prezydenta Gdańska, czy, czy tam jakiś yy, prawdziwy psychol, yy, z którymi na pewno nie raz miałeś do czynienia, tam od czasu do czasu siedzący w psychiatryku, potem wychodzący, przestaje brać leki, z powrotem wraca, a wy w międzyczasie jeździcie na interwencję. od po prostu, że człowiek już nie daje rady z powodu stresu, jest jakaś tam depresja, jest jakiś tam już powoli zespół dezadaptacji, prawda, także no mówię, to nawet dla twojego zdrowia nie będzie źle, jak zaczniesz jakieś leczenie tam yy, rozpoczniesz, natomiast być może za 8 miesięcy ci się zmieni, prawda, no to papiery nie znikną, czyli jeżeli zdecydujesz się, że chcesz sobie tam popracować jeszcze rok, to po prostu wracasz do pracy, pracujesz i. I kiedyś te papiery wykorzystasz po raz kolejny. No mówię, mam jednego elitarnego z Wrocławia. W swoim czasie pomogłem mu się dostać, oczywiście w formie Multiego, multi Starego Multiego. Potem tam był u mnie po parę zwolnień lekarskich. No i teraz. Usilnie próbuje się w, y, uwolnić od służby, tylko nie ma jeszcze 15 lat. No i nie chcą go puścić, prawda? No i tu jest też problem. Dzień dobry, czy podwyższone euzynofile? 9,4 to problem. Trochę dużo. Albo masz jakąś alergię, albo jakieś, kurde, no nie ja wiem, pasożyty, może jakaś inna przyczyna tej euzynofilii. Trochę dużo, Patryk. Black Rider, RK Lublin, w tym tygodniu czego się spodziewać z komisją ciężko. Niech ktoś powie coś o tym Lublinie. Tomek Kubica, czy myśli pan, żeby trzeci raz próbować, jak, czy jest sens, prawda? No Tomek, jak uważasz, że policja jest dla ciebie, to tak, tylko uczciwie ci powiem, no nie wiem za bardzo, dlaczego nie zdałeś, prawda? Czy, czy żeśmy coś już korespondowali na maila, czy nie? Tomek, tak, pod 10 lat, 15 lat, 10 lat, 5 operacyjny. No, no mówię Tomek, sam wiesz, jak, jak tam gdzie pracujesz jest, prawda? Jeżeli jeszcze jest upierdliwy, przełożony, to, to tylko ci do pieca dorzuci. Dziarski chęk dobry wieczór, jak się przygotować do krzywej cukrowej. Przede wszystkim nie żreć niczego <głos》>, dzień wcześniej. No i idziesz rano, pijesz tę glukozę. Tylko pytanie jest takie, ile ci wyszedł cukier nad czo, prawda? I czy ile masz wzrostu, ile wagi. Tomek, Kubica. Nie wiem, bo jestem z Bielska Białej, chyba najlepiej do Krakowa. Ale to i tak daleko. Tomek raczej dość przełożonych. Powiem ci tak, ja naprawdę yy, będąc lekarzem, zrobiłem wszystko, aby dość szybko zostać sobie samemu szefem wśród lekarzy. I to mi ułatwiło sprawę, natomiast podlegałem pod tak zwane kwatermistrzostwa, potem logistyka i niestety no i pod dowódcę i pomimo, że miałem z nimi dobre układy, to czasami jak dowalili mi do pieca, to kurwa nie wiedziałem za bardzo co mam z sobą robić. No jedyne co się nauczyłem to lawirować, jakby to powiedzieć, żeby wilk był syty i owca. Wojtek, muszę uciekać, dziękuję panie Darku za pomoc w dostaniu się do Policji od, tego od samego początku, czyli TSF. Pozdrawiam. Czyli warto y, zacząć leczyć. Tomek, tak, bo y, jest coś takiego jak licznik, prawda, w Policji. Nie, nie tylko ten licznik do emerytury, czyli pierwszego dnia jak zacząłeś pracować, to ci zaczął bić licznik, ale yy, Często są takie sytuacje, że idziesz na tą komisję i, że tak powiem, nie masz żadnego papiera, prawda? A na komisji to liczą się papiery i wtedy się nie wytłumaczysz, że byłeś taki pracowity i schorowany, że nie miałeś czasu się leczyć, nie miałeś czasu przysłowiowo łazić po lekarzach. I, no i tej grupy miał nie Będziesz. Tyle ci mogę powiedzieć. Natomiast, te papiery to jest tajemnica lekarska i jeżeli nagle podejmiesz decyzję, że a, jeszcze tam rok, bo nie wiem, bo będzie podwyżka, bo będzie to, bo będzie sro, bo przełożony się zmieni, może tam, nie wiem, pan Jankowski coś tam wy... Wiem, że psia grypa może coś tam kolejna i kolejne el quattro, prawda? Natomiast, Mówię, papier, że tak powiem, jeśli nie woła i zawsze ci się może przydać. Paweł Tomek do Tomka Kubicy, to już twoja decyzja. Zawsze możesz jakiś czas służyć w innym mieście niż docelowo chciałeś, później spróbować się przynieść do żądanej placówki. To się zgadza tylko przez pierwsze trzy lata nikt nie będzie tutaj z nikim nikim gadał, prawda? W jaki sposób wybrnąć z pytań o tatuaże? No nie wiem, jakie masz, jeżeli masz jakieś patriotyczne, to wybrniesz, prawda? Jeżeli, nie wiem, kropka złodziejska pod okiem, no to już nie za bardzo, no swastyka, czy coś. No raczej, raczej no musisz dać im jakiś sensowny powód, czemu ten tatuaż chciałeś zrobić. Patryk, dziękuję za odpowiedź, czy jest jakaś opcja, żeby te zonę chwilę zmniejszyć? No... No poszedłbym do lekarza, bo jeżeli jesteś alergikiem, to, to jakiś lek antyalergiczny. Jeżeli masz przysłowiowe robale, prawda, no to trzeba te robaki wypierdolić z organizmu, czyli też do lekarza. No. Akurat nie, nie pamiętam tam, to są dwie przyczyny eozynofilii, które mi się w tej chwili jakoś do głowy przyszły, ale trzeba by poczytać o jakichś różnych innych. Dobra, Tomek, wydaje mi się, że to temat żeśmy emerytury rozkminili. Witam jestem żołnierzem po 10, od 10 lat, jak na to będę patrzeć, będzie prościej. No brylant bardzo teoretycznie oni potrzebują doświadczonych ludzi z wojska czy z innych służb. Pytanie jest teraz takie, czemu czemu się przenosić, prawda? Yy, musi Pytanie jest, czemu się przenosisz? No nie możesz stworzyć takiego wrażenia, że no jest, nie, nie, wypierdolili, mi z, wypierdolili mnie z jednej służby, to pójdę sobie do drugiej, prawda? W wojsku było chujowo, coś tam narozrabiałem, to se teraz w policji tam porządzę. No. No, musisz dać jakąś solidną motyw dać im, tak samo jak tutaj kolega dał powód, jakiś tam to tak samo musisz tutaj dać powód, dlaczego z wojska chcesz do policji. Złożyłem papiery niedługo w WF. No, no, Brylant, Pytanie jest jedno, czy ty jesteś starszy szeregowy, kapral, czy, czy coś już wyżej. No, mam nadzieję, że tam... WF jak WF. no jeżeli tam trochę ćwiczyłeś to spokojnie zdasz. No. Wojtek Kubica, dziękuję panu za pomoc w rekrutacji pańskie filmy to złoto. Dobra, nie wszystko złoto co się świeci. Natomiast mówię, temat rzuciłem taki trochę wywoławczy z tą moją emeryturą. Muszę trochę odpocząć odpocznę mniej więcej w ten sposób, że trochę nie będę robił jakichś bardzo aktywnych naborów do grupy, a w zasadzie nie będę robił przynajmniej przez 2-3 miesiące, a do końca roku na pewno. W końcu do tej nieszczęsnej Rumunii pojadę. Dokończę sprawę. No i Reszta tak w zasadzie będzie zależała trochę od nazwijmy to, czy zapotrzebowania jakiegoś, czy może się już jakoś troszeczkę obrobię, prawda. Natomiast no co, co, co, bym, co bym nie powiedział, prawda, to... to yy. No trochę jestem przemęczony, a z drugiej strony, jak do czegoś się tam zabieram, to wolałbym to robić w miarę jakoś tak solidnie. Natomiast nawet do tego kursu, że tak powiem, lotniczego, to potrzebuję dość dobrze się przygotować. To, to, to no nie jest to kurs za 5 zł, prawda? To już jest powiedzmy takie takie szkolenie, szkolenie tam troszeczkę. Y, troszeczkę nazwijmy to. Thank you very much. Takie troszeczkę poważniejsze, prawda? M mówię. Y, wszystko. To że, to, to, że byłem, robię te swoje kursy online, to że tak powiem, nie miałem jakichś większych kłopotów z kursami, że tak powiem, internetowymi. Tutaj takie ciekawe rzeczy właśnie omawiamy, jak różne tam wypadki, prawda, lotnicze, przyczyny tych wypadków. No i ta pani jest akurat nie lektorem lektorem. Ale tutaj o, mamy na przykład kolejny jakiś wypadek i też, też jest naprawdę to są ciekawe, ciekawe że, o Hudson River, prawda? The Airbus a in the Hudson River. Air, to był ten Airbus 2030 na Hudson River i tak mniej więcej właśnie wygląda to, to moje szkolenie, tyle że mówię, że po tym szkoleniu będę już miał troszeczkę takie poważniejsze uprawnienia i już w tej chwili jestem trochę przepracowany, a jak nie wiem po prostu jak pogodzić jedno z drugim. Być może też właśnie potrzebny mi jest jakiś taki urlop, żebym sobie yy, troszeczkę się zresetował i wrócił jak Feniks z popiołów. Hmm dziarski na na 116, możliwy stres, waga 80, wzrost 185. dziarski hang trochę dużo jak na tą, bo tak, nie jesteś otyły, prawda? Ja mam wagę 80, przy wzroście 176, czyli mówię, maksymalnie się przegłodzić i wziąć coś przeciwcukrzycowego. Brylant starszy szeregowy, ciągłe kontrakty, co dwa lata bez awansu. No, był taki gość, który nazywał się Maciarewicz. Przedłużył w starszym szeregowym z 12 lat yy, służbę do teoretycznie bezterminowej, ale diabeł tkwi w szczegółach. Na kursy kaprali się dostają ludzie niestety po różnych układach, a na układy czasami. Nie ma rady. Tutaj jeszcze raz dziarski. Na glukometrze około 100 z rana po posiłku godzina maksymalnie 150-160, po dwóch godzinach 120. Kurczę, powiem ci tak, dużo, trochę, trochę dużo po tych posiłkach, bo tak powinno być do 140. No mówię, po prostu musisz, musisz jeszcze się po prostu przegłodzić coś cukrzy, przeciwcukrzycowego i mam nadzieję, że ci jakoś tam się uda. W Małopolsce wstrzymali do, nabór na listopad. No mówię jeszcze raz, COVID, sytuacja na granicy, jak sytuacja na granicy jest, jaka jest, to brakuje z reguły kasy, być może oni chcą tą kasę wydać na po prostu zapłacić policjantom za nadliczbówkę, prawda, dać jakieś premie, no to najlepiej z tej kasy, która by była dla ciebie, prawda, bo ta kasa już jest, gdzieś tam mają w zagrodzie, prawda. Nie jest jeszcze wyjaśniona sytuacja budżetowa. Nie wiadomo, co tak naprawdę pan Jankowski ugrał czy nie ugrał z podwyżkami dla ciebie, już jako przyszłego policjanta. Wchodzi ten nowy ład, cały też nie wiadomo o co chodzi. A w zasadzie tam, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Andrzej Kazimierczak przed miesiąc, ponad miesiąc czekam na list orzeczeniem lekarskim. ja wiem, zadzwoniłbym na tą komisję, czy już wysłali, bo, bo z reguły jak już orzekli cię i jesteś ok, no to Sprawa jest pewnie jakiejś sekretarki, żeby tam dupę ruszyła i coś, coś, że tak powiem, napisała ci tą twoją napisała orzeczenie i wysłała i tyle. prawda? Piet, jak wygląda trudność MS-a w Katowicach pod względem reszty kraju? Dokładnie jest tak samo, tylko w Katowicach, jeżeli śledziłeś naszą wcześniejszą dyskusję, uwalają za, na rozmowie kwalifikacyjnej. Słuchajcie kochani, wydaje mi się, że starczy na dzisiaj. Powtarzam jeszcze raz temat to, że idę na emeryturę, to może powinienem zmienić, że idę bardziej na urlop. Trochę sobie muszę dać spokoju, prawda, się odstresować, wyzerować. Dziarski lek przeciwcukrzycowy, jakiś przykład, dziękuję za poradę. No na przykład, są preparaty metforminy różne, glukofasz wpisz glukofasz odpowiedniki to znajdziesz tam 10 różnych, ta, ta metformina ta metformina jest najbardziej bezpieczna ona jest tam w różnych preparatach, prawda? Ale, ale najpierw wypróbowałbym sobie, no na ile ci ta Metformina rzeczywiście yy, spuści, prawda? Czyli masz tutaj. Prawda? Już przejdziemy ładnie na ten. Masz tutaj różne preparaty Metforminy. O, już momencik. Żebym ci coś mógł pomóc to proszę bardzo. Masz tutaj Metformax, Siofor, glukofarz, Metformin tabletki, prawda? Te różne główne, tam darmowe to to, znaczy te niedarmowe tylko jakieś tam ziołowe, to uważam, że to jest po prostu gówno. No ale mówię tak, wygląda jakaś tam Metformina Metformax. Chwalą niektórzy ten insulan, ale jako dodatek do metforminy. Masz tu siofor, metformin. Siofor. Ale generalnie chodzi o, o składnik czynny, którym jest metformina, prawda? Ale no mówię, wszystko z przepisu lekarza. Chyba, że masz jakąś babcię tam, która to bierze, czy, czy, czy rodzice, czy ktoś tam. No i Wtedy zapierdol tam parę tabletek. Adrian, yy, przeszedłem całą rekrutację, zostali tylko lekarze, mam problem, miałem złamanie otwarte koniuszka palca serdecznego prawej ręki i nie mogę do końca zginać. Czy mam się obawiać? No raczej bym się tym za bardzo nie chwalił, prawda? Zna pan sytuację od podszewki. Mam nadzieję, że będzie dobry argument. Służba stała w policji, awanse. Tak, ale nie mówiłbym tylko o brylant, o sprawach finansowych, czy yy, ogólnoludzkich. Bardziej bym coś jeszcze powiedział, że no, wojsko to jest taki stan czuwania, prawda. No w zasadzie powiedzmy w tej chwili coś tam się dzieje na granicy, no to wysłali tam kogoś, tam jakiś ludzi z Krakowa, zresztą jeden ziom chyba zmarł nawet dzisiaj czy wczoraj, dzisiaj chyba zmarł jakiś tam jeden yy, żołnierz. Natomiast coś bym jeszcze spróbował, że, że bardziej byś chciał pracować z ludźmi, yy, a nie tylko szkolenie, szkolenie, szkolenie, które no, przyda się tylko na wypadek wojny, prawda? Coś w tym stylu. Tak, nie, nie, nie nadawałbym na to wojsko, że ono złe, że, że, że tam się tylko same dziwne rzeczy dzieją, bo w policji też się tam często różne rzeczy dzieją. Natomiast mówię, wyjdzie na to, że, że jak będziesz nadawał na tych wojskowych przełożonych, to tak samo po pewnym czasie, jak ci się tutaj znudzi, to będziesz nadawał na przełożonych w policji. Ogólnie w palec niczym nie przeszkadza, nie ma upośledzenia chwytu. No mówię, no Adrian, musisz jakoś tego palca tak nie pokazywać temu z komisji, że tak powiem. <śmiech> w ten sposób, poczekaj, serdeczny prawej ręki, serdeczny to nie wiem, który to serdeczny, prawda? Zaraz ten wskazujący, Ser nie wiem czy to ten nie jest serdeczny, prawda? Zaraz sprawdzę w internecie, bo wstyd powiedzieć, kurde, nie wiem, który to jest palec serdeczny. Drętwienie palec. Grafika, który to jest palec serdeczny. Ten. To jest ten, kurde. No, myślę, że, myślę, że tego, że jakoś tam dasz radę. No. Hmm. Już patrzymy tutaj, co tam dalej. Yy... Miałem pobyt na izbie. Uważa pan, że podkreślenie jednorazowości tego zdarzenia, braku uzależnienia wystarczy. Mm -hmm. Ale Johnan Malaya, czy, czy policja była jakoś zaangażowana w ten twój pobyt na izbie wytrzeźwień, prawda? Czy tylko było tak, że cię, powiedzmy, jakaś Straż Miejska zwinęła do tego żłobka i, i tego, czy, czy to niestety była Policja, bo jeżeli była Policja, to została jakaś notatka, kurde. Jeżeli została notatka, to musiałbyś się jakoś tam wytłumaczyć, prawda. Napisz dwa zdania, o co tam dokładnie, nie muszą być szczegóły, ale no, w jaki sposób się, kurde, Znalazłeś, że tak powiem, w tym żłobku. Dobra. Powoli kończymy. Powoli kończymy. Chyba już tutaj Jonathan Malaya. Jeżeli nie napiszesz mi szybko, to, to raczej już nie zdążę odpowiedzieć na to pytanie. Jest godzina 32, także muszę Niestety podążyć. Niestety mój synek ma teraz ochotę się wykąpać, prawda? I niestety jest to. Dobra, dobra, Johnny, już widzę, co napisałeś. Mm -hmm. jeszcze, jeszcze tylko takie pytanie, John. Czy nie daj Boże tam. Wiesz, jak to człowiek pijany się zachowuje. Czy tam przypadkiem nie dopierdoliłeś, przypierdoliłeś komuś, nie daj Boże, naruszyłeś nietykalność policjanta i tak dalej, i tak dalej, prawda? We wtorek MS jakieś porady. Co się nie najadłeś, to się już nie naliżesz. Przed samym mesem bym się dobrze wyspał, sprawdził, czy mam ciuchy jakieś, przygotowane jakiś garnitur, czy wszystko jest czyste, buty wypastowane. I do boju, prawda? Tomek, dzięki za rozmowę. No Tomek, powtarzam jeszcze raz, ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, prawda? Z policją ślubu nie brałeś, tak jak tutaj kolega nie brał ze ślub, ślubu z wojskiem. Jest ten problem, o którym cały czas mówię: Służ mi wiernie, a ja ci pierdne, prawda? Czyli wydaje mi się, że policja bardziej się powinna zaopiekować ludźmi, którzy są już w jakimś stanie, że, że chcą rezygnować, że odchodzą. No, że już tam im się jakby to powiedzieć nie chce, prawda? Czy się wypalili, ale no mówię, to wymagałoby jakiegoś takiego zmiany myślenia. Natomiast najłatwiej się gościa pozbyć i tyle, prawda? Tutaj Johnny. Dali mandat za zakłócanie miru i śmiecenie. Johnny, może inaczej, musisz to wsiąść na klatę, przyrznąć głupa, ja bym coś ruszył w stylu, że tego dnia po prostu ktoś cię namówił, opierałeś się, a że masz słabą głowę, to wypiłeś dwa kieliszki, film się urwał, coś w tym stylu, prawda? jakąś taką gadkę, że było to prze, przez zupełny, było to przez zupełny przypadek, no i tyle, prawda? No, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo co możesz innego, co możesz innego sensownego powiedzieć, prawda? Jak zaczniesz tam jakieś tam pierdolić trzy po trzy, prawda, to, to no to oni wyczują, że, że kręcisz, prawda? Krótko na temat. Yy... Panie komendancie, czy tam pa... ktokolwiek by nie był na tej komisji, zdarzyło mi się, yy... ktoś mnie namówił, nie miałem wtedy silnej woli, yy... jeszcze najgorsze, że w ogóle nie piję, urwał mi się wtedy film, nie chcę tutaj zwalać winy na nikogo. Uważam, że ten po, to, co mnie zatrzymano, ten pobyt na, na Izbie Wytrzeźwień, ten mandat dał mi wiele do myślenia. No i od tej pory, że tak powiem, nie tknąłem alkoholu, maskę noszę. Coś w tym stylu, prawda? Fantazuję, tak, tak trochę, trochę konfabuluję, bo nie znam dokładnie twojej sytuacji, ale Musisz to wziąć na klatę. I to będzie lepiej wyglądało, niż jakieś tam czary-mary, hokus-pokus. Patryk, dziękuję za darmowe materiały, jakie panu udostępnia. Przesłuchiwałem dzień w dzień. Przeszedłem wszystkie etapy, jeszcze tylko komisja, czekam na telefon. Dobra, Patryk, Adrian Adi. Czyli jak będę czy miałem złamania albo zabiegi, mam powiedzieć, że nic nie było. No tak, tak, powiedz w ten sposób, że... Eee. No nie, no nie było nic. A jak się tam już dopatrzą, e, o ten palec to zapomniałem, prawda, no, no, to, to, to, to, to taki jakiś zabieg, że coś mi tam, tam poprawili. No, no, Johnny, wchodzisz w skliwą gadkę, że to była lekcja życia, bo manda, no tak, ckliwą, ale tak krótko na temat. I nie ciągnąć tematu, prawda, no bo no, no, zaczną z siebie łacha drzeć, prawda, no powiem tak, będąc jeszcze młodym podchorążym, też miałem taką sytuację, że no niestety popiliśmy z kolegami, mieliśmy wrócić taksówką, nie było kasy, prawda, znaczy było. Potem okazało się, że kasa była, tylko nie u mnie. I wracaliśmy, w międzyczasie jeden z kolegów odkręcił znak drogowy. No i tak sobie żeśmy szli, szliśmy radośnie we trójkę ulicą, zgarnął nas patrol. Policji Jeden z kolegów dostał wtedy nazwijmy to szału takiego, dostał jakieś psychozy, zaczął pierdolić od 3 po 3, prawda? Policja przekazała nas żandarmerii Żandarmeria, jak dzisiaj pamiętam Ostrzygła mnie, jak w chwili obecnej Ale wtedy były modne, długie włosy, no i że tak powiem, no niestety było postępowanie dyscyplinarne no i, i bałem się jednego tylko, że możemy wylecieć z wojska za nazwijmy to przywłaszczenie tego znaku drogowego. Jakoś tak się okazało, że policjanci ni, nie, nie powiedzieli żandarmom o tym znaku. Przyszedłem do ukarania, prawda, przeprosiłem, Wyciągnąłem wnioski i od tej pory nie szwendałem się pijany po mieście, prawda. No i to samo, prawda. Krótko na temat, nie ciągnąć sprawy. Splendoru to ci żadnego nie przyniesie, prawda. Adi, miałem w tym palcu druty Kirstein, ale, ale drutów już nie masz, prawda. Johnny Malaja czy zapytają o tym na MS-ie, czy dopiero na rozmowie? Raczej na rozmowie, no. Na ms bym się nie chwalił, prawda? Na rozmowie już raczej będą wiedzieli, znali twoje wybryki. Natomiast na MS-ie raczej nie będą znali, prawda? Dobra, słuchajcie kochani, kończę. Jeszcze raz powtarzam. Robię sobie jakąś dwu, trzymiesięczną przerwę. Oczywiście nie z hangoutów, bo na hangout zawsze że tak powiem yy, znajdę czas. Natomiast kończę na razie z jakimś naborem do grupy. Yy, nie złapię pięciu srok za ogon, a jeżeli się za coś zabieram, to yy, no. Lubię to robić w miarę solidnie, a prawda jest taka, tutaj Rafał może vlog przyznać, że tak no trochę tej, tego czasu mam i dla grupy i dla jakichś innych osób troszeczkę za mało. Także y, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, ale y, dla tych, co zostali do samego końca, to być może znajdę coś y, wybitnie o, znajdę coś fajnego, tylko dajcie mi dajcie mi kochani znaleźć dobra Dam wam zadanie takie pamięciowe Oczywiście z Multiego, ale żeby było troszeczkę trudniej, to to zadanie przeczytam. No i jeżeli odpowiesz, to możesz, że tak powiem, zrobić to w komentarzu do tego wideo. Na to zadanie typu dziadek masz dwie minuty. No, dziadek, powiedzmy Dziadek Darek, ale imię faktyczne jest inne, obchodzi swoje 70. urodziny babcia Fela zaprosiła całą swoją rodzinę w składzie. Córka Bożenka, Bożena z mężem Bronkiem, córka Daria z narzeczonym Dawidem, syn Karol z żoną Kasią, syn Roman z dziewczyną Różą. Na przyjęciu mają się też pojawić wnuczęta, dzieci Bożeny i Bronka, Czyli córka Basia z mężem Bogdanem i syn Grzegorz z żoną Grażyną. I dzieci Karola i Kasi. I są to synowie Jakub i Tadeusz oraz ich córka Monika. Wszystkie prezenty spodobały się dziadkowi, a szczególnie dubeltówka od Romana, ruch myśliski od Jakuba i Tadeusza, a także stary zegar od Darii i Dawida. Zabawa trwała do samego rana. Także no mam nadzieję, że na tej zabawie nikt nie został złapany po pijaku i wywieziony na Izbę Wytrzeźwień, tak jak tutaj kolega. Natomiast pytania są do tego, nazwijmy to zadania takiego yy, o tym dziadku, a mianowicie, czy dziadek Darek dostał zegar od córki i zięcia? Czy to jest prawda, fałsz lub nie wiadomo? Czy Roman jest wujkiem Moniki? Prawda, fałsz, nie wiadomo. Czy dziadek Darek ma pięcioro wnucząt? Prawda, fałsz, nie wiadomo. Powiem tak, że jak się wczytałem w tą historyjkę, to no jest taka ciekawa, jest jedna podchwytliwa tutaj sytuacja. No, poda, że tak powiem, pogratulować dziadkowi jurności, bo tutaj naliczyłem, że tam dzieci ma chyba czworo, czy pięcioro, czy może więcej. Także słuszną linię tutaj dziadek Darek obrał z tej bajeczki. Mówię, chcesz odpowiedzieć, jesteś mile widziany. No i w zasadzie to za to, że wytrzymałeś tyle moich konfabulacji na tym hang -cie. Jeszcze tylko patrzę, czy ktoś tutaj coś ma ciekawego. Adi, miłego wieczoru. Kamilo, mam kategorię D przez niedomykalnej zestawki mitralnej z czasów dzieciaka, obecnie ma 25 lat, Trenuje, biegam, kardiolog, kazał pokazać się kontrolnie za 5 lat, czy jest szansa do policji? Oh, musiałbyś jakiś, kurde, dobry kwit od kardiologa mieć, no, no, no, trochę ta kategoria desmrodzi, prawda? Jakieś świeże USG serca, może próba wysiłkowa, no i kwit od kardiologa, że im nie kopytniesz tam gdzieś, nie fikniesz z powodów sercowych na WF-ie. Dobra, kochani, jeżeli ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia to już niestety niech to zrobi w powtórce. Jeżeli ty oglądasz, to też Jakiekolwiek komentarze, zrób powtórce do tego. Hangoutu. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.